Ekipę, witam wszystkich. W tym hangoucie poruszę temat różnych kursów, które przydadzą ci się w rekrutacji do policji. Jest to niewątpliwe źródło cennych punktów, a gdzie nie, gdzie to i jeden punkt się liczy. Przynajmniej po to, żebyś nie gadał wszystkim później, że zabrakło mi tylko jednego punktu. I poza tymi kursami, które dają te punkty, wymienię Ci ze dwa, trzy kursy, które przydadzą Ci się zdecydowanie, jak już um, będziesz w tej policji, pozwolą Ci zdobyć jakiś tam status specjalisty, czy jakiejś tam innej ważnej osoby. Nie tylko zapierdzielać yy, jako zwykły taki yy, krawężnik, prawda, tylko od razu no, być kimś, kto jest przydatny, a zapewniam cię, że tak naprawdę to nie ma ludzi do roboty i jeżeli twój przełożony, jakiś tam naczelnik czy ktoś inny zobaczy, że ma jakąś taką perełkę, ma takiego nieoszlifowanego brylancika to jest duża szansa, że nie będziesz tam gdzieś na dołach nazwijmy to społecznych tej policji, tylko pójdziesz nieco wyżej. Zacznę od przypomnienia tych punktów, które, które nazwijmy to Ci się tak należą bez problemu. Wiadomo, wykształcenie średnie, tam tytuł, licencjat, magister, za dużo tutaj nie ugrasz, prawda, bo albo masz 7, albo 8. Natomiast tytuł ratownika medycznego, pielęgniarki, proszę bardzo, 6 punktów prawo jazdy kategorii B6 uprawnienia sportów, walki, cztery punkty, ciekawiło mnie zawsze, jak można zrobić uprawnienia sportu walki przez internet, ale się okazuje, że można, dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego, co najmniej na poziomie biegłości, cztery punkty, kolejny język B2, dwa punkty, ratownik, prawo jazdy innej kategorii niż B2, punkt, czyli tutaj za dużo tych kursów jakichś tam ciekawych nie ma. Natomiast, yy, ponieważ od pewnego czasu jestem lekarzem lotniczym, prawda, tutaj jest kurs, który ukończyłem w grudniu, Minęło tam parę miesięcy i przeszedłem audyt certyfikacyjny, prawda, aż z Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ale w momencie, kiedy przeszedłem ten audyt certyfikacyjny, to stałem się jednym z lekarzy uprawnionych do badań pierwszej klasy pilotów. I, I w jaki sposób mnie to wyróżnia, prawda? Zobacz sobie tutaj, e, już momencik, zobacz sobie tutaj ładnie i nagle z jakiegoś takiego lekarza tam w tej części tabeli, czyli uprawnionego do klasy drugiej, trzeciej, klasa druga, trzecia, no to są w zasadzie e, ten lap, to są jakieś takie małe samoloty. Nagle stałem się lekarzem. Uprawnionym do badań tak zwanej klasy pierwszej. A klasa pierwsza to już są te prawdziwe samoloty i od razu mnie to wyróżnia, prawda, wśród innych lekarzy, ponieważ tych lepszych jest 20, a tych wszystkich jest kolejnych 20, czyli 40, ale ponieważ jestem w tej branży, to. Naprawdę radziłbym Ci pomyśleć o kursie na drona. Dlaczego o tym mówię? Ostatnio zbadałem z jednej z komend policji kilkanaście osób i do czego te drony w tej chwili służą? W zasadzie służą i policji drogowej, czyli w Wydziale Ruchu Drogowego. Bzyka sobie taki dronek nad skrzyżowaniem. A kogo złapie, na kogo popadnie z kierowców, na tego bęc, prawda? Czyli przejechał kierowca na czerwonym świetle, nie zatrzymał się na znaku stop, a tutaj taka maszyna go wychwytuje, przekazuje to gdzieś na dół i go tam na najbliższym skrzyżowaniu łapu capu. Nikt tam światełkami nie da znać, że Stoi drogówka tam gdzieś za rogiem, prawda? Chłopcy, radarowcy. A w dzisiejszych czasach możesz spokojnie zdobyć jakieś tam uznanie u przełożonych, że wyklepiesz trochę więcej mandatów niż konkurencja. Tylko, żeby być takim uprawnionym do badania na do prowadzenia, czy pilotowania takiego drona to niestety musisz też przejść badania lotniczo-lekarskie, chociaż już ostatnio chyba nie i, i znaczy wszystko zależy od, od wielkości tego drona natomiast przede wszystkim masz jedno, już się wyróżniasz czymś nawet w zwykłej drogówce, w zwykłym wydziale ruchu drogowego. Oczywiście nie sztuka tamtego drona wzbić w powietrze, ale sztuka jeszcze, żeby go gdzieś tam nie rozpierdzielić na pierwszym, lepszym drzewie. Z tym oprócz tego drona warto, abyś pomyślał nad jakimś kursem. Aha, jeżeli już tutaj pokazuję Ci tego drona, znaleźć taki kurs nie jest zbyt trudno Najprostszy sposób to po prostu wygooglować kurs, kurs na operatora drona. Prawda, jak wygooglujesz kurs na operatora drona, no to od razu znajdzie się 100 tysięcy 100 ofert. Nie mówię, kto tu jest najlepszy czy najgorszy, bo Jakoś tam za bardzo nie współpracuję z żadnym, z żadną firmą. Już taki boom na drony przeszedł. Ale zapewniam cię, że. O tutaj reklam samych jest, prawda? Czyli na Dolnym Śląsku. Gdziekolwiek. Gdziekolwiek. Czegoś nie wymyślisz, prawda? To się znajdziesz. Przy okazji, o tutaj powiedzmy kliknijmy w tą reklamę. Szkoła, szkoła pilotów. Wydaje mi się, że coś takiego jakbyś miał uprawnienia, to też, też by ci to na pewno pomogło w karierze policyjnej, prawda, czyli tutaj kurs pilota turystycznego, rekreacyjnego, nocne, prawda. No mówię, na pewno warto, prawda, na pewno warto. Ale tak jak już Ci powiedziałem, to są ten akurat nie pilota, to jest dosyć kosztowny, a do policji idziesz raczej jak Ci brakuje kasy i warto tutaj pomyśleć o kursie na fotografa. Miałem członka rodziny, który no, dokonał takiego czynu samobójczego. Przykra sprawa, ale czekając na ekipę policyjną, bo akurat nie znalazłem się na miejscu, przyjechał ktoś tam z tej ekipy technicy, przyjechali jakiś tam policjant i widziałem jak tam, zbierają zdjęcia, prawda, jak zbierają zdjęcia, no aparat miał Nikon, może tam mam, mam trochę lepszy, ale to nie chodzi o to, nie chodzi o to, żebyś tam miał niewiadomo jaki sprzęt, ale po prostu umiał posługiwać się tym, co w danej chwili policja, ci oferuje, prawda, czyli będziesz jakimś technikiem kryminalistyki i już nie będą cię musieli douczać yy, z tej fotografii, prawda, ty już będziesz fotograf i to nie taki fotograf jak jest 99% ludzi w tej chwili a mianowicie fotograf z aparatu, z telefonu komórkowego, tylko będziesz już jakimś tam profesjonalnym czy półprofesjonalnym fotografem i zapewniam Cię, że na pewno Ci to w życiu nie zaszkodzi. Jeżeli chodzi o języki, owszem jest na pewno ważny tam jakiś ukraiński, czy angielski, czy niemiecki. To co, to, co teraz zaczyna się zaczyna być przydatne no, w codziennej pracy policjanta, to ja bym tutaj pomyślał o tak zwanym języku migowym. Dlaczego mówię ci o tym języku migowym? Ponieważ był gdzieś chyba nawet w Polsce, a być może i nawet we Wrocławiu przypadek, że Głuchoniemy no, zamordował jakąś osobę, czy, czy coś tam jej złego zrobił, zgłosił się na policję i tak naprawdę nikt nie był w stanie się zorientować, co ten biedny Głuchoniemy zrobił, prawda? On coś tam zaczął tam machać, prawda? Zaczął coś tam, różne rzeczy na migi próbował wytłumaczyć, a nikt z panów policjantów nie był w stanie zebrać od niego jakichś zeznań, nie był w stanie, że tak powiem, profesjonalnie się zachować, prawda? Niestety wiele osób ma problemy ze słuchem, normalni ludzie sobie z tego nie zdają sprawy, i, I taki język migowy też na pewno by Ci się do czegoś przydał, prawda? Nie mówię tutaj być może o jakimś początkowym etapie w tej policji. Wiadomo, szkolenie podstawowe, tutaj musi przejść psycholog i lekarz i tam jakiś inny y, początkujący policjant. Natomiast y, później coś takiego zdecydowanie wyróżnia Cię z grona kolegów. Masz już pewne kwalifikacje, które dają Ci bardzo dużo. Także w zasadzie to są te trzy kursy, które chyba trzy, jeżeli dobrze policzyłem, prawda, które Ci powinny trochę pomóc. Natomiast jeżeli się chcesz trochę jeszcze mm, bardziej kształcić, być może to przyda ci się w życiu, to możesz mi wierzyć, czy nie. Ja nawet uczestniczę w takim kursie, prawda? To jest akurat nie kurs tak zwany Rolnik 04, Technik Rolnik, Technik Agrobiznesu. Rolnik, to jest jeden z podręczników tego kursu, jestem już po pół roku, przepraszam, po roku szkolenia i nawet taki kurs do czegoś ci się może przydać, jak już będziesz policjantem i będziesz miał ochotę kupić trochę ziemi, czy, czy, czy tam będziesz działał na wsi, to nikt ci nie, nie, nie wmówi, że krowa to koń, prawda? czy coś w tym stylu, prawda? I takie kursy nie dość, że przydadzą ci się w samej policji, to przydadzą ci się zdecydowanie po odejściu z policji, aczkolwiek teraz to jest 25 lat, jeżeli chcesz mieć jakieś uprawnienia emerytalne. I w zasadzie, jeżeli chodzi o kursy, to by było na dzisiaj u mnie tyle, prawda, jeżeli oczywiście chcesz tam ze mną zamienić parę zdań przez telefon to ten telefon tutaj masz na dole 789 273 335 Wracając jeszcze do tych kursów, zapewniam Cię, że jakieś tam 10 lat temu nie miałem pojęcia o fotografii, o wideofilmowaniu Byłem jakąś taką osobą bardzo nieśmiałą w swoich medialnych jakichś takich poczynaniach i cały mój sukces, moje wyróżnienie się wśród, spośród innych osób, wśród innych lekarzy polegało na tym, że poszedłem w internet. Jak już poszedłem w ten internet to nie wyszedłem, prawda. Dzięki temu znam Ciebie, znam tutaj Wojtka Prałata, Rafał Vlog i wielu, wielu innych ludzi, prawda. Zobaczymy co tam ciekawego na czacie. Także cześć Wojtek Prałat. Witam Panie Darku, gratulacje moje. Wiadomo o co chodzi. No chodzi o to, że znowu powiększy mi się rodzina, prawda. Także stary tata, a jeszcze może coś tam więcej zrobić. Yy, Paweł, Paweł, dzień dobry, Pozdrowy ze szkolenia podstawowego w Słupsku. Także fajnie, że tutaj Paweł razem z nami. Paweł jeszcze przejmują punkty za prawo jazdy kategorii B. No dwa punkty, prawda. No trochę mało za to prawo jazdy. Wydaje mi się, że prawo jazdy kategorii B to powinien mieć każdy idący do policji jako warunek wstępny. Ale problem jest taki, że czasem zdarzy się jakiś rodzynek, który jest tak uparty, że nawet tego prawka kategorii B nie zrobi, a potem nawet służy w drogówce. Natalisz, czy studia policyjne stacjonarne są w zasadzie, na zasadzie szkoły wojskowej? Mówię o przepustkach, czy są? No są przepustki, prawda? Służba mundurowa to... Służba mundurowa to niestety... Całe życie jest związane z przepustkami, to my punktów za kategorię B już nie ma od stycznia. No i dobrze, że, że wywalili te punkty. Mówię, wziąłem tam pierwszą lepszą stronę policyjną. Także widać, że, że, że pomimo to, że to jest strona policyjna, to coś tutaj nie zaktualizowali, prawda? Jeżeli już jesteśmy, to chciałbym tutaj omówić taki przypadek jednej Pani, która się do policji starała. I oczywiście odpadła na śmiesznej sprawie, jaką jest rzucie, rzuc rzucie gumy, prawda? Rzucie, rzucie, rzucie gumy do rzucia i nie ma nic z tym złego, że ktoś tam sobie taką gumę, tam jak krowa, jak krowa tutaj z tego, co obrazka pożuje, prawda, bo krowa jest przeżuwaczem, to jej święte prawo jako krowy sobie coś tam porzuć. Natomiast ta koleżanka miała tego pecha, że zrobiła to na rozmowie kwalifikacyjnej no i ból jest tym większy, że było to już po zdanym multiselekcie. Dzień dobry, chciałam napisać, że multiselek zdany, lecz poległam na rozmowie. Chciałam tu ostrzec wszystkich, gdzie, że nie miałam pojęcia o gumie do rzucia. Pierwsze wrażenie i zaraz wiedziałam, że będzie źle, ale opowiem od początku. Żeby sobie wytłumaczyć. Miałam rozmowę o 10.30. Około 9 szukałem miejsca parkingowego z jakieś 40 minut i to mnie bardzo rozdrażniło. W rozmowie w drodze na rozmowę wyjęłam z torebki gumę, żeby odświeżyć oddech. Weszłem do poczekalni o 10.00, komisja od razu mnie poprosiła bez chwili oddechu i pierwsze dwa zdania z Jebka za gumę. Później kilka z moich zdań, żeby mnie wyprowadzić z równowagi, zacząłem się tak motać. I na koniec powiedzieli, że uzyskałam 35 punktów, prawda, czyli typowe uwalenie i od razu powiedzieli, że zdenerwowała ta guma do rzucia, że na rozmowę się wchodzi bez gumy i w ogóle powiedzieli, że mam za słabą motywację do pracy policji, a ja mam, jestem ambitna chęć rozwoju, prestiż munduru, chcę coś zrobić. I było jeszcze pytanie co będę zrobić, jak się nie dostanę. Odpowiedziałem, że będę szukać czegoś innego. Ja myślę, że to był błąd, bo chcieli mnie przepchnąć. Mogą, mogłam powiedzieć inaczej, ale nie wiem. Zadali mi pytania, czy popieram faszystów. Powiedziałam, że nie. I co jest najważniejsze w moim życiu, że ja, że rodzina. I komentując ten przypadek, prawdopodobnie co by ta dziewczyna nie powiedziała, to zostałaby uwalona, prawda, no powiedzmy ból jest tylko taki, że ja już o tej nieszczęsnej, że ja już o tej nieszczęsnej gumie do rzucia, to mówiłem dawno temu, prawda, Aż, odnosi się to do, do różnych, różnych formalnych, formalnych czy, czy jakichś jakich, towarzyskich towarzyski, spotka y, t, Jakiś taki film już dawno temu nakręciłem, nie chodziło o to, żeby się tym filmem chwalić, bo tam za dużo wyświetleń nie miał, 1118 do tej pory, ale y, y, no, w rzucie gumy na jakichkolwiek rozmowach y, z osobami w jakiejś wyższej hierarchii to po prostu jest fatalne, prawda? żujesz, jak ta krowa, prawda, wyglądasz fatalnie i tyle ci mogę powiedzieć, prawda, ale jeszcze raz, jeżeli ktoś tego filmu o gumie do rzucia nie oglądał, kanał Multiselect 95, prawda, pani i zacznę od komentarza mojego widza. Ja na ja multi selekcji, selekcji za stres, za, zapomniałem, zapomniałem gumy wyjąć z buzi. Nawet się nie, się nie, nie udzę, widzę, że, przejdę. że przejdę. Pani, Pani psycholog działa, działa na początku rozmowy. rozmowy. Tak, także, także historia lubi się powtarzać. Prawda? Jest bardzo prawdopodobne, że jak ktoś kiedyś popełnił dany błąd, to na innej komisji, na innej rozmowie kwalifikacyjnej ten sam błąd zostanie powtórzony. Także warto mimo wszystko gdzieś tam jakieś tam poradniki, filmiki czy inne rzeczy sobie od czasu do czasu po, pooglądać, prawda. Dokładnie tutaj tomy 99 kategoria B prawa jazdy powinna być obowiązkowa. Ciężko sobie wyobrazić. Policjanta Bezprawka. Yy, Pat999Ski. Witam. W 2018 przechodziłem komisję A Będąc kandydatem do policji dostałem N. Na dzień dzisiejszy dostałem się do SCS, SC, gdzie jest ta sama policja. Jak pan myśli, czy ta n zaważy na kolejnej komisji? Dostałem za nadciśnienie białego fartucha komisja z Bydgoszcz. No powiem ci tak, yy, Packi pierwsza zabawa jest taka, że jeżeli to jest ta sama komisja, to mają te yy, stare, porządne papiery z poprzedniej komisji i na pewno będą wiedzieli, że już Nkę dostałeś. Natomiast yy, historia z nadciśnieniem też się powtarza. Mianowicie, nakręciłem już parę filmów o tak zwanym nadciśnieniu białego fartucha, o tym, że ludzie są za to uwalani, że są komisje, gdzie wprowadzają cię specjalnie w stres, żeby ci to ciśnienie tam białego fartucha się pojawiło. Natomiast, jeżeli masz takie skłonności do takiego nadciśnienia białego fartucha, to po prostu mi się przygotował, wziąłbym jakieś leki. Oczywiście porozmawiałbym ze swoim lekarzem, obniżył to ciśnienie na tyle, żeby, nie wiem, na tyle, żeby na komisji, czy u kardiologa, czy tam u jakichś innych lekarzy ci to ciśnienie nie skoczyło gdzieś pod niebiosa, prawda. Bo trudno się wtedy wytłumaczyć, że to, że to, biały fartuch, że to sro, że to bzdo, że to śmo, prawda, yy, ogólnie yy, zaliczają to do jakichś takich spraw nerwicowych i jak cię zechcą uwalić, to cię spokojnie za ten biały fartuch uwalą, ale mówię, można się spokojnie przygotować. Mówię za mało, troszeczkę pat 999, z kim mam danych, twój wzrost, twoja waga, prawda, jakaś konstrukcja psychiczna. Podejrzewam, że nie wpadłeś na ten prosty pomysł, żeby sobie, yy, z, że tak powiem, zrobić fotkę, nie będąc profesjonalnym fotografem z tej obiegu, obiegówki, żeby, żeby coś już mieć coś już wiedzieć, co tam na poprzedniej komisji było, co na tej komisji cię może spotkać, no na dwoje babka wróży. Jest inna sprawa, że parę lat temu nie było konfliktu na Ukrainie, prawda, nie było konfliktu wewnątrz kraju. Znaczy nie tyle konfliktu, prawda, co nie było tylu cudzoziemców. Nie było takiego zapotrzebowania na młodych ludzi do wojska. I między innymi dlatego troszeczkę odpuściłem szkolenia, bo Naprawdę już tylko wybitnie zmotywowane osoby ma sens, żeby zapłaciły za tam za moje, moje szkolenie, prawda? Tylko wybitnie zmotywowani, bo w tej chwili łapią, łapią jak, jak, diabeł, jak diabeł duszę, prawda? Mówię, ciągle tam, czasami ktoś się do tego mojego kursu zapisze. Głównie to już jest na Facebooku, prawda. Głównie to jest na Facebooku, prawda. Ale, ale dobrze tutaj kolega na czacie napisał. Kamilka, Teraz tak nie uwalają, bo brakuje ludzi, więc warto spróbować. No, no i, i nic więcej, nic dodać, prawda, zjednoczyć ludzi wokół jakiegoś celu jest to, co lubię. To jest takie klasyczny początek jednej z piramidki. No i Rozmawiałem też ostatnio z jedną z psychologów, która pracowała u mnie, a w tej chwili pracuje dla wojska, rekrutuje dla wojska już, już kilka lat. Z 10 lat jak ode mnie odeszła, przyszła tam w jakiejś innej sprawie, coś tam się poradzić, i co się okazuje, w zasadzie jest to samo, co Kamilka mówi na czacie. Dużo służb mundurowych, każda potrzebuje młodego człowieka, nie płacą za dużo. Ta psia grypa nie wywalczyła jakichś wielkich pieniędzy. W zasadzie może i wywalczyła, ale inni też dostali, czyli, czyli inflacja to zażarła. Yy, przyszedł do mnie jakiś policjant i mówi owszem parę groszy więcej dostałem, ale przy okazji mam ratę kredytu i to co dostałem to w tej chwili wskoczyło nawet na ratę kredytu powiększoną, nie wystarczy nawet na tą różnicę raty kredytu, także mówię m, nie jest tak źle z dostaniem się oczywiście mówię jeżeli masz ochotę, no to jesteś w mojej, w mojej, grupie elitarnej zawsze mile, mile widziany. Jesteś zawsze mile widziany. Tutaj, że tak powiem, więcej rzeczy jest na moim Facebooku. W zasadzie cały multi omówiony, ale czy to jakieś takie bardzo potrzebne, prawda, czy nie, to sam sobie w tej chwili musisz zadać pytanie, czy warto skorzystać, czy po prostu iść na tata wariata. Słuchajcie, kochani, pół godziny, fajnie nam się pogadało, wystarczy... Wystarczy chyba na dzisiaj. Jeżeli ktoś ma jakieś ostatnie pytanie, to niech to zrobi tutaj jeszcze na czacie, to odpowiem. Natomiast jeżeli ty oglądasz to w powtórce, chcesz się coś tam ciekawego dowiedzieć, to już zrób to w komentarzu do tego wideo. Także wydaje mi się, że na dzisiaj starczy. Jest fajny dzień ciepły, jeszcze może pójdę na jakiś spacer i tylko Ci przypomnę szybciutko, prawda? Operator drona, warto o tym pomyśleć. O tym kursie. Język, język migowy zdecydowanie się wyróżnisz, prawda? Jeżeli oczywiście to są moje uprawnienia, które mi pozwoliły się wyróżnić wśród innych lekarzy i zdecydowanie, że tak powiem, nie cierpię na brak pieniędzy, pomimo tego, że, pomimo tego, że już nie szkolę na Multiplus tyle, co szkoliłem, także masz jakąś dywersyfikację zawodu, masz pole manewrów, mając uprawnienia, które wyróżniają cię spośród innych, to spokojnie coś innego znajdziesz. Packi, moja waga 83 kg, 176 cm wzrostu no taki packi jesteś jak ja, prawda? Czyli ja mam ciśnienie, nad, skłonności do nadciśnienia, ale mam trochę więcej lat to, to, niż ty, prawda? Dobra, słuchajcie kochani, cześć, trzymaj się i do następnego razu.